Kontrola przeprowadzona przez nich pokazała, że tereny zielone w miastach nie są chronione przed zabudową. Obecnie taką ochronę umożliwiają jedynie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Problem w tym, że największe miasta najbardziej narażone na niekontrolowaną zabudowę są objęte takimi planami tylko częściowo. Wśród kontrolowanych stolic województw w badanym okresie Rzeszów był nimi pokryty w niecałych 16%. Z kolei największą powierzchnię obejmowały w Krakowie 69%. Tam, gdzie nie ma planów miejscowych, inwestor dostaje z urzędu decyzję o warunkach zabudowy, która nie zawiera wiążących przepisów związanych z zielenią. Ze 180 takich decyzji zbadanych przez NIK, ponad połowa umożliwiała zabudowę terenów o funkcjach przyrodniczych. Dlatego zdaniem NIK do czasu objęcia terenów zielonych planem miejscowym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy powinno być zawieszone. Wniosek o zmianę przepisów Izba złożyła do premier.